Witajcie. Zadaliście nam parę bardzo ciekawych pytań do naszego trenera Gerta, który przyjechał do naszej stadiny Iskra. I właśnie zadam te pytania, żebyście zdali odpowiedź. Panie trenerze, co powie Pan o koniach ujeżdżeniowych hodowanych w współczesnym typie? Model dressage Model dressage? Yes. Well, I don't like so much that this uh, dressage became a very mechanical thing. Dlaczego mi się nie podoba ujeżdżenie, że stało się zbyt mechaniczne? Horses in balance anymore. Konie nie są prowadzone w równowadze takiej klasycznej. Our higher level dressage has changed into a show. I to bardziej jest kwestia tego, że ujeżdżenie stało się rodzajem show and many times not for the good of the horse. What can you tell about the influence of a tight hold, held uh, neck of the horse? Well, if you, if you hold a, a neck in a, in a frozen frame just on a rigid rein, the horse will loose the back the horse will tighten the back and at the end of it was just start to run or become stiff. jeżeli trzymać przytrzymuje się szyję konia w stałym ustawieniu to zawsze ma to wpływ taki że albo że to koń się szybciej go usztywnieje i zaczyna albo uciekać albo przestaje tracić chęć do ruchu na Co trener myśli o hipermobilności u koni? I jakie So what do you think about hypermobility in horses and what are the consequences for riders and horses well our breed produced horses with a very high rideability so the necks are very soft the poles flexing easily uh, the horses are less solid in front of the shoulder and this creates a lot of problems for the balance of the horse w tej chwili hodowcy mają tendencję do tego, żeby hodować konie o takiej super hipermobilności, takie, które mają bardzo dużą elastyczność w szyi, w stawach, i, ale z kolei odbywa się to kosztem utraty ich równowagi pod siodłem. Yeah, we need a neck which is stable on the base into the shoulder and soft in the pole. Koń powinien mieć szyję, która jest stabilna u podstawy tutaj, kiedy wychodzi z łopatek, za to luźna jest w okolicach potylicy. The the w przypadku koni z hipermobilnością często jest odwrotnie, czyli jest szyja luźna w okolicy mm. łopatek, a, a usztywniona w okolicy potylicy. Pytanie? Jaki był najtrudniejszy moment w pana życiu jako trenera koni i jest? Um, now more, more private question. What was the most difficult moment for you as a rider and a, and a trainer? Well, the most uh, difficult time in my life was when my message, my presentation and my work became a political statement. And I suddenly was pushed into a corner uh, of um, a politician. I was the advocate of the horse in sense of fighting and all this, and this caused a lot of trouble in my life. Miałem w życiu taki trudny okres, kiedy to wszystko, z, o, co chciałem przekazać, kiedy walczyłem z rolkurem, o, o dobrostan z koni, było w ten sposób rozumiane, że w efekcie byłem um, skazany na jakby rodzaj banicji wygnania kiedy nie słuchano tego co mówię to było dla mnie bardzo trudne. Nie pytanie. Jaką radę dałby pan wszystkim miejscom, którzy myślą o sporcie zawodowym? Well, number one, you have to learn that learning to ride is a very slow process. And you cannot be a young person and win after two three or four years with a properly trained. Horse. Po pierwsze, trzeba sobie zdawać sprawę, że jedziecko to jest bardzo proces długotrwały i jako młody jeździec nie jesteśmy w stanie po dwóch 3 latach uzyskać taki, umiejęt, takich umiejętności, żeby wygrywać zawody. Number two don't go for the quick success uh, ride with an experience older trainer and try to prepare yourself to accept that it takes years to become a really solid good trainer po drugie nie poszukiwać drogi na skróty jeździć z doświadczonym trenerem wam solidnie wykształcić konia i tak żebyście sami mogli ten proces ten drogę przejść and number three? i po trzecie Don't sell your soul. Nie sprzedawaj duszy. <głos> tak, dziękuję bardzo za odpowiedź. I panie trenerze, dziękuję, że przyjechaliście do nas, do naszej stadniny, że trener chciał potrenować z naszymi jeźdźcami w Polsce północnej. Jest pan dla mnie ogromną inspiracją, jeśli chodzi o trenowanie koni. Byłam na dwóch szkoleniach z trenerem. Wspomina mnie bardzo dobrze i uważam, że największy wpływ jeśli chodzi o moje dotychczasowe jeździe z Mam nadzieję, że udało nam się ugościć Pana w naszym domu. W taki sposób yes. że czuł się dobrze i mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia. Dziękuję.